Creeper2021.com Neon knife, Naifu UCHL Minecraft Best Friends MZP Jak będzie piszczeć nieładnie Jak będzie Głównie by a ma nie piszczeć ale przez to się rozłączyła ja nie okay. chcę, żeby Dla mnie fajnie. Ja nie chcę żeby piszczała, może być, ale nie ma piszczeć. Ja się rozłączam. Nie, dobra, tutaj do pracę nie będziemy już tak mówić, ale ona ma nie piszczeć. To jest warunek. To jest warunek, że no ona ma nie piszczeć. Kurde Minecraft, włączaj się, to jest gro. Albo zniszczę cię Minecraft, jak się nie... Czekaj, nie napiszcie, że... E, e, e, przepraszam cię. O. No Bo zwycięstwo na loncze No Minecraft mi się nie chce włączyć Gówno Minecraft jest sus, nie chce mi się włączyć No czemu ona tą grupę opuszcza Minecraft? Ty gro Idę przez... Ja Idę przez Crystal Launcher Na konto Creeper Bo muszę z Creepera wejść XD jest ja na creeperu i idę. Jak ona będzie się zapiszczała, to, to ja... Jak ona nie będzie Nic nie Dobra, czuł, ale... przez Krystalanter mi działa. Maj odsuń Krak się! Nie, nie, nie, odsuń się! Bo tam tu mi i cię powodzę! Ja nagrywam... A, ja nie... Byłam w tu... ja tu... Dobra, pa! Ma nie piszeć. Dobra, w dupie mam ten język angielski. Tak, w ustawie. Język angielski. Uwaga, przekleństwa Tak, się tak. Język tak, tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, ty to świetny. No, tak. się nie No, To No, tak. Się nie no, tak. No, tak. No, tak. No, tak. No, No, tak nie No, jest blok Michał, się ciebie te bo to budujesz. Co? No i co? Krystal Lancer. Ja to robię, ponieważ główny MC mi się zjebał. To jest prawda, prawda? Główny MC nie działał. I przez Krystal Lancer. Pokój bloku. I co to jest? A tutaj jest podsyle. Przełączyłeś internet? Tutaj? Przełącz Micro Best Tak tutaj nie mam Konek tego bloku nie wolno uwać. Pamiętaj, to jest święte pomieszczenie z świętym blokiem. To jest najbardziej święty blok na świecie, choć wyjdziemy stąd. Teraz tylko, czy da się tutaj wyjść z nie da się wyjść z tego, więc trzeba tak. stąd... z patrz, o takiego, żeby on nie uciekł, Tak. Poczekaj. Jest so, ok? Ale kto żeby nie uciekł? Ten blok. On jest zbyt potężny. No wiem, że on jest zbyt potężny. Co sumie ja źle to zrobiłem. To powinno być... Tutaj jeszcze jeden ten, bo będzie się przyklejać. Specjalny ten. To jest naj... Znaczy damy mocniejsze utrzymanie. Ale to jest najbardziej święty blok na świecie. To zaprzeczy jest susem. Dobra, mam coś świętego. O, to jest bardzo mocne utrzymanie. Zobacz, to, to się... Bardzo święte utrzymanie. O, nie robi. Ogólnie to jeszcze lubi grabinki. No i ona opuszcza, dobra, Dobre, dobra, do wybrała Jezus A miałeś go do mamy Orka. Tak Okej. No. no nie wiem, czy ona wejdzie, jak opuści, to będzie smutno. Ja patrzę, co napisałam. Bardzo święty blok jest. Dobra, my nie zrobiliśmy. Ja już, ja już się przełączam do Smour Vidal. Tomek, chciałbyś zrobić się Squid Game? Nie. To tam się chciałby? Nie, ostatnia szansa. Za to prawie jak nie odbierza, nie puści grubę, to wtedy już jej nie zdajemy. Zodajemy jej spokój. Dobra, spokój jej dajemy. Spokój ci dajemy. Spokój, jej daje mi za Uła, uła, uła, uła, Ej, Ej, ale w sumie to uła, nie wytrzyma uła, mocy. XD uła, właśnie. uła, uła, uła, musi być nienormalne. Nie dobra, On nie jest żadnym bezprędem ani na, jest naszym friendem. Nie takie, nie takie, nie takie. To ma być nienormalne, czyli ma spływać po nim moc. Moc ma po nim spływać. Nie, poczekaj, poczekaj! Musimy, szybko! To ma potem spływać święto noc. Będzie obliczanie do, do szamateria, który... To jest... moc... To, to nie wytrzyma tego, to jest trzeba mocniejszy otrzymocowanie. A, no zapomniałam, że istnieją takie... Okay. Okay. mamy świeczki? Będzie taki odcinek... Magiczne torcze trzeba ma postawić jeszcze w wrogach. Dobra, Tomek, chodźcie, może być tutaj, patrzcie, Tak. patrzcie. Tak. No, no, zbocam mas! No i spadłem. To jest zabinka. Jak się spadnie tutaj? Czekaj, czekaj, tu! I tym Nie ma jeszcze na pokoje. Dobra. Okej. Okay. Obej, się do mnie, mam bardzo fajny pomysł. Okay. Tylko wezmę sobie siedem cząstki. Kiedy się Co no to jest? Dobra, nie wiem, co to jest. Jakieś skrzynki. Ale... Czemu tu jest wykopany cały chunk? Jak? Nie wiem, po prostu... A nasza lubię dwanów, chyba. Długo. A poszedł z górą na kreativie. Dobra, to my. To no jest nieważne, nie... Chodź, to chodź, dobra. mam pomysł. Później wsunę na nich katę, bo oni se scitowali. Tak, a chyba jak jest kasę scitowana, to się resetuje. Musisz mi pomóc. No. No. No. No. No. Ej, tepnijcie się no. do mnie. Tepnijcie się, no. się do mnie. Czym? Ok. To poczekaj, tak mi nie mierzymy, bo ja idę wziąć na survival'a już. Dobra. Dobra. To znaczy, skąd będziemy... Chyba wiecie, co będziemy robić, więc trzeba leć tu? Ja muszę dać... Ja muszę tylko shalker boxa mi dać, bo i tak tam muszę i tam... Oczywiście, to nie będzie takie łatwe, bo jak wiecie, to no to ten... nie jest takie krótkie, Moi... więc... Moi Ale no, o czym chodzi? Moi... Dobra. Eee, Dobra, robimy ci żubakę. Oczyć ci Jaką Jak tu ma? Grainwall i Trebley. Oczywiście A, będą. Oczyć. Oczyć. Oczyć. Oczyć. Oczyć. Oczyć. Oczyć. Oczyć. Więc potrzeba będzie i tak dużo czarków mieć. I zaraz i przeżyjemy miesiąc bez Time Set Day na serwie. Tutaj nie rób... Yy, dobra. Tutaj, yy, tutaj ja będę robił jeszcze czerwoną linię. Okej. Okay. To zrobię. I zaraz przeżyjemy dziś miesiąc. Dzień ja, jaka Cię nagrywała. Zaraz przeżyjemy. Mam. Zaraz przeżyjemy miesiąc. To się się Ale jak to do przeżyjemy miesiąc bez 500 day. day. A gra, którą robimy, nazywało się Czerwone i Zielone. Ja zrobię koment blokami tego. I oczywiście jedno z nas będzie tym. Będzie. Wiecie, strawnikiem. A reszta będzie. No wiecie. Będzie. Tymi, którzy grają. Mamy Ej, jakaś się nie Ja nie Mam, Tylko nie na razie zrobię mam, mamy mam, mam, No, na Lale. A, jest. To jest moja przyszła, taraj. To jest lepszy Proszę Marcelek, to też jakoś tak nie znam, ale Nie jest on taki topsek Ale on jest taki be taki Będzie miał... Będzie basiciem w mojej grze Będzie basic... Będzie basiciem Czyli najgorszym petem w Wtedy zostaje jedno HP Jedno HP na 0,1 sekund ten pet jest najgorszy świat. Ej, najgorszy pet świata to... To. Zadaje 0 hapena 0 sekund. To jest najgorszy pet świata. Najgorszy pet świata, który dodaje infinity. I który... Najlepszy to będzie best friend. Czyli najlepszy przyjaciel. A żem aleciał peta, którym jest infinity. A nie może być infinity. Bo to było zbyt opi ten pet ja bym tego peta dał za za 100 tysięcy robuxów ale to nikt nie miał bo, bo nikt, nikt by go nie kupił tego peta taki youtuber jaki ma 100 tysięcy robuxów że mam milion robuxów to by kupił dziesięć takich petów to kosztuje za dużo robuxów tak, więc nie. Więc go nie damy. A jest to... Ale nie wygląda, A i tak, w nocy jest ciemno, więc to był złe rozpoczęcie budowy. Nie wygląda, poczekaj. To nie będzie jakiś piksel aż Michał. Michał, ja rozumiesz? Proszę, no, buduj Lankę. Będzie, będzie zmiana będzie takie, że będzie operacja o samym jednym odcinku i wykryją przed głosami i tam będzie rzecz, że ma i będzie taki to będzie i będę będzie... No ja tak są najważniejsze Ej, stopujemy serwer! Tutaj było mi do 3, 2, 1... Ooooooo Gościu zapisał na najlepszym timingu. Dobra, ja daję World Elita. Yy, nowi gracze nie będą mieli opa? A tu wiecie, czemu? To jest World Elit i... No to tle, To wiecie. A teraz? A i podajemy widom IP czy nie? Aha, nie. Aha, już podałem, ale i tak, jak bijam to bana dostaną. Znaczy, nie! Będą mogli. Będą co? Mana dostaną czy, czy nie? Będą mogli, ale nie będą mieli opa i nie będą w, w naszą domu SMP. Okay. I tylko to sami będą mogli wejść na serwer, bo serwer nie będzie odpalony. Zawsze. Du, du, du, du. Wald no, Edyk. I kciuka się rozłączyła. Chciałbym na sekundę, się rozłączyła. Dzwonienie, nie mów. Mówdro. Okej, okay, a, a słyszałem, że nie mówiłaś. O jej nie, nie ma XZ dobra by mi napisała Eee, sus, sus susi, ale, sus ale, susia. Dobra, Tomek włącz serwer, bo ja nie mam jak. Okej. Okay. Już. Jak będzie działał ja w Olgeli, to będę zadowolony. Ła, a Okej, okay. ten pan odzweźmy uruchomiony? Pamiętajcie ekstraatona. No. A pamiętacie, płacić tylko by srać. <grydy> Nawet mam tam konto założone. Nigdy głupia nazwa konta, nie patrzcie na nią. Tomek jest już odpalony? <grydy> Odpala się. Okej. Okay. There are still to będzie na jednym odcinku do przywózcząka będzie operacja Osami, Osami będzie chora i, i będą ją rozsięgali skórę i będzie rzecz, a wszyscy powiem Osami to W Czwartym będzie operacja Osami Osami to się stanie Osami, ona się przewróci i będzie za ja kości jej rozciągały i będzie widać rzecz, Serduszko, przyjaciel, dorsze I powiem o samym dorsze I to będzie kontinuet. No? Odpala się serwon. Odpala się, on odpali. Czy... się odpalił. Pieszy w piwe. Ej, jeśli to bije piwe. Bo mi się ładowanie ty! Aha, myślałam, że już idów nie mam. Że i te my straciłem na zawsze. Mianie, ej, prawda, że ryb Adventura jest słaby? Bo, nic, bo to jest. nie jest... jest fajny. Jest fajny czy nie jest? Bo tam nie jest fajny. Nie lubię tego trybu. Ale i tak tam się nie da zabijać. Ude! Jeszcze raz stopujemy, Tomek. I, na... I tak ja napíšem na že medveď beží na tenet ja o Dobra, plugin. Eee, zainstaluję plugin w kurzanie pikinki Tomka. Taki plugin zainstaluję, który ciągle będzie z survivala i będzie cię zabijał. I zrobi, że nie będzie chłop wyjść z serwera. Nawet jak, włącz, e, jak włączysz tutaj, jak komputer, to jak go włączysz. E, to i tak Minecraft będzie na tym serwerze. Chcesz? Takiego plugina? Nie chcę. Le lepiej. Skórzanie tego Alana oraz Adana, tego Ziolaka Nie ma! Wartuje, nie ma drzwi plugi, no więc... jest spokoj! To, to stworzymy ten plugin. Skórzanie Ziolaka oraz Alana, bo... No I każe Ten, ten plugin jest zły! Odpalił się serwer? Jest! Ospalińcie serwer? Nie. Nie ospalicie serwer? Tak. Gdzie taki odcinek i tam wolą wszyscy osami, to szumosami telekabiliłeś. <głosy> serwer, w którym każdy szema to osami, a osami to szema hmm. I będę tam, Pani, wiadomo ile. Operacja osami. A później będzie o samym to szemasaraj. I, i, I ona tu zbołknie i, i zamieni się w szemasariara. Później połknie. A się ma para I będą dwie szemasariane. Będę w jednym. Szemasaraj to sami i osami to szemasaraj. Czyli będzie u sami i się I będzie dwa. Ostatni przemienicie przemiana. jestem. Albo ja tworzę plugin osami, to ma. Ej. Ja chyba tworzę plugin osami, to ma. fale. Tu będzie najlepsze serie. Grać chili będę. Okej! Okay. Tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym, tym, tu? Ja tym, tym, tym, Wystąpiał błąd. <śmiany> Operacja osami. Oferacja osami będzie miała no, operację. Ale pokażę Ci magię. Oraz je łąda chcesz zobaczyć? Tak i się dowiem dlaczego osami doszło na. A i wszyscy się dowią. To jest razinasty procent. Tu będzie na to będzie to będzie. 100% to, to, to będzie. Mam cię lubię! O sami to szemasaraj! 5% hmm. <grymkanie> to 5. O, na... o sami to I Będzie to na komendę, proszę o tym zrobić. O sami to I będzie mówiło, o sami to szemasaraj! Będzie spawiło. Aha, zrobię komendę o sami to szemasaraj. W Minecraftie. Na tym, i tam trzeba skrypty pisać, chyba. Prawda, jak to jest? Flugin, flugin, BS, tat, something. Teraz już skrypt. Dobra, i pomagam cię, ale jeszcze będziesz musiał zrobić sam. Okej. Okay. Mm -hmm. Mi już nie gram na jeden krok. To... Na jednym kroku, czy już nigdy. Kiedyś, może, nie wiem, czy kim... czekoladę. O sami to o A Juka chciała, żeby mi głosy masaraj. Teraz zamknę oczy i powiem. osami, to że ma saraj. I teraz. Osami! to już ma saraj. Dobra, że... to my trzeba zająć się robieniem dekoracji. Okej. Okay. Um, to... Mógłbyś zrobić jeszcze kilka poziomów w górę? Tak, a jak się napiszę o Sami doszem na czacie, to wtedy mi się szczęścia. O ile poziomów do góry. O dwa! Okej, okay. ja może jak jakby zrobię. Gdy się napiszę o samitosza Masara na czacie na tym serwie, to że ja przynoszę jakieś się, dla tej osoby, na przykład diamenty eja przynoszę diamenty dla tej osoby eja zaczniemy kasę dla Arana oraz jeziorka, bo oni mają też licowaną tą kasę trochę im kasa wskisowana pozostała więc wsuwamy im kasę całą dobra Lamki toksyczne Mam i ty tak chcę napięć to. A to jest sławne, prawda? U nas będzie inaczej, u nas będzie jedno wejście. Okej, okay, ale wiem, że to się otworzy niedługo w mojej grze. Thomas na sadzie I będzie nowy event. I, i to jest screen, że to się otworzy. To jest screen. To jest screen, że to się coś otworzy. Jeszcze ja tego wzgórza nie ma, bo. Że to się otworzy dopiero za 3 dni. Jak będzie mi HL event? Ale Majka zniknie. To jest chyba. Mógłby być jeszcze, nie wiem, może będzie głosowanie, czy będzie, czy zniknie. Ale już zniknął. Chyba. I będzie mega fajny event. Też Tu będzie Squid Game. Ta czara chyba stała się współce. Bo ona nie ma głowy, ona ma chciała lalka skurczowa lalka z i to I tutaj jakieś susy będą chodziły. i tutaj ten dzikich domek. Nie, to są drzwi. skąd oni wychodzą, to są tylko inaczej to jest. Bye DJ DJ bye bye bye, bye. Okay. J. J. J. J. J. J. J., OK. To zrób tą lolkę. Ja robię komentarz bloki. sami handel. Tę saraj. Tobę To ma Lol. Mają sami szamadaj. Szamadaj. się je trzeba go zabić. Ja i dla nie to no, nie no, to ma aż to ja zostanę sobie takim gorącym. Ja nawet nie się nie je, ja miała zbudować, ale Jula nie zbuduje z tego, co widza. Tak jej nie umiem, budować, ale zbuduję, jak bo z nie jeszcze bo bo nie wiem, jak ją się buduje i nie umiem, jej budować. Niestety, ona no nie ja bo ciągle nie umiem, głowę. takiej graj, graj! graj, nim chciałbym! Docno tylny mam cię! Ciszej! Właśnie ty to! Ciszej, Paweł! Nawet dziwnie ją zrobiłem, ale nie robiłem dziwnie. Nie wiem, czy można być na tak, rozciągniętą tą głowę. Ale będzie miała. Bo nie umiem jej, bo chyba tak musi. Zróbmy to! nie umrę, nie, ja jej budować. Nie nie budować. I dlatego właśnie wyglądała jak jakiś A internety nie tylko tak, bo no, ja ją zbudować to ja to jest mi dobra, a jest chyba... Chyba ją to nie, Czy to mi przypomina kiedy a ja nie umiem i jej budować? Muszę jej budować. A patrzcie, jak to się buduje. Aha, ale i tak buduje. Jak umiem? Bo to będzie budowanie wyglądało. Ta charka jest w susze. Może się budować? wyglądała. Bo ja nie umiem jej dobrze robić. I jak zawsze? Nie umiem. Hmm. Hmm. To tak jak się robi na Nie wiem. Trochę mi to będzie przypominać, ale to będzie Muszę już... Już wiedzieć, trzeba datować cerwej, bo już jest ob... yy. 18 Co? 1.1 .1. No, tyle zauważyłam, patrzcie. Nie mi ekran. Czy Patrz. Na... Minecraft Premium. Patrzcie na y, jaką wersję mam ustawioną, I na i... jaką. Aha. Ale i tak maj oha, i tak maj wiem. Jak Praw... się robi ten tyle razy. mam to i tak sobie, czyli daj. Aha, jakieś tam błędki naprawione. Tam, tam I. tu że Tam jakieś były małe błędy naprawione. I dlatego mnie nie działało. Zapiszcie, to będę! Myślałam, że już to brawo, ja, ale to jest pewnie dobra na tej nigdy nie wejdę. Bo ona chyba opuściła już to zawsze. Znaczy. I tutaj ja ją z dziwną jakieś zbudowaną. Ja nie mogę! Ja nie umiem robić ja Jestem... to nie to to to to jest. Ja zbudowałem To Zobaczcie ją A teraz ja nie mam. Jeszcze tego jeden. Posiągnę się krótkami, wiesz. Ja... Nie, nie przeniesiemy servera! na, tym, jed... No, jeden osiemnaście jeden. Polaka moje. Jestem Bejkom. Julo, moje dziecko. O, jeno moje, na... moje dziecko odlatuje. Trzeba się przygotować. Zobacz, koc, odlatuje moje dziecko. Chodź, przyjaciele. Ej, rezydujemy Kasę dlatego, dlatego Alana oraz Zasiolka, bo oni wisi to w Kasę. Dobra, resytujemy im, Kasę. Dlatego Alana Dlaka. Dlaka. Preset źolek 1, 2, 3 I. Podniósł jest jestem! I 0, Jolek, 1, 2, 3. Zolej 0 Boim kasję jest zrejestowana z powodu ci ty. Wykryta. Jak to się tu jest rękas to jest usuwana? Komendy jak ktoś bierze kasę. jak ktoś przekłada kasę to pisze na czacie, że przekłada z kasę z... Skoro z... A... A... Reset kasy. Z powodu łucity. Kcześniej to mają no kasę no i tak. Mają zero. Miałem zero. Mę jakby sobie słuchaj kasę, to dostaje to bana czy reset kasy. To reset z kasę oni dostają, jak, jak chyba. Nie to wiem. To to to. Może bana albo kika, nie wiem. Ale ja restytuję kasę. Jak ktoś sobie się jest z To jest Ale za drugim razem, jak to chyba zrobi, to zajmuję się tym osobom. Za z tym, jest na pierwsze jest prezent kasy, za drugim ostem. Ja jeszcze raz to zrobię tutaj mi ostrzeżam. Um, eee, czego. tak wygląda? Czekaj, daj mi.. E nie wiem, bo jestem SUSem. Jestem SUSem, jestem SUSem. Jestem mega SUSem. Ja nie umiem tego budować, możesz to poprawić. Jak mi tego nie poprawi, ona będzie wyglądała. Jakaś jaka, jaka zboczona lha. <grym> Trzeba ją przemylić, żeby była normalna, a nie jakaś zboczona, bo i tak zrobiłeś jakąś zboczoną lalkę. Teraz to jeszcze ładniej wygląda, bo ty ją mega ulepszyłaś. Piękne. Piękne. Dobra sobie z niej za znak zapytania. Ja ze sobie, zesłuchuję sobie, zesłuchuję znak zapytania. nim znak zapytania. znak zapytania. Ja sobie, zesłuchuję sobie, zesłuchuję zapytania, zesłuchuję ja sobie, zesłuchuję sobie, z sobie, zesłuchuję sobie, zesłuchuję sobie, zesłuchuję pytania. To co dziwnie wygląda, tą całą lalkę. Myślałam tak. Ja mam szybszy sposób, no, no, tak. żeby ją zmniejszyć. Ja widzę jaką... Ja... I powiemy teraz goodbye lalka. Ta lalka jest zboczona. Ta lalka jest zboczona, niszczymy ją. Bo nasz lewy ta ręka jest najgorszą jaką zbudowałem. lepiej już ją nie przypomina. To jest na zawsze i tak jestem najgorszym bójderem w Minecraftcie, prawda? Jestem najgorszym... Green light, red light, green light, red, light, red red, red, red, light. To jest najgorsza rzecz! To ciągle jest green light, red light, green light, green light. Ale jest zbyt szybko. On idzie zbyt szybko. To jest to green light. Nie mogę, ja daję green. This doesn't work! Ale z dużej nie można. Z małej. O, działa. Bo Dzięki Comek. Z... Bo z dużej nie można. Bo z dużej nie można. I tak już żyliśmy miesiąc bez Community Time Today. No, no, nie. Jeden miesiąc z jej Minecraftowych. Z Minecraftowych dni. Nie, nie tak, dni bez tak, Majc. Tak, bez komendy okay. Bez Time, chyba tak lepiej. Ale chyba trudniej. Jurka ładniej buduje, prawda? Ja buduję okay. brzydziej. Ja buduję przyszedł w rzeczy. Ta lalka była niefajna, nie prawda? To 10 minut nie minęło, wiesz, że to... I była w i ona jest w tym maszona. czasie, jak masz to 10 minut, to gapała. A Julka robi... No, dlaczego nie dołącza zgoda? Dlaczego nie dołączam? Dlaczego nie dołączam? Dlaczego nie dołączam? Dlaczego nie dołączam? Dlaczego nie dołączam? Dlaczego nie jest właśnie. Ja i tak. To no, To jest Jak myślisz Tomek teraz będzie dobrze? Dobra, uwaga, wielki test! No to jest. Najpierw ilo mi się stała. Dobra, light green light. Zacząłem. Było to Red, red. Green light. red light! Red Green light! I tak jest red, red light to już można się, się już skakać, już można się ruszać ciągle. Jak jest red light to można już się tam na końcu ruszać. Nie można się ruszać, chyba można, bo już się to ukończył. to! Co Jurka tam zbudowała! Dwa Ona buduje Curset Ale chyba nie, ja jestem Curset Co, CO TO JEST? Co to jest? Jurka Susa Co mi To jest Sus To nie jest Curset Mi to larkę z Hit Gama nadal nie przypominę Bo ona tutaj jest łysa I dlatego. No bo ma, jest na głowę trzeba dać włosy. To, Ty urodziłeś się z, y, bez głowy, ale z włosami? Łosy jestem. Zrazuję, nie jestem. Tu mi przypomina Boja. A daj na prawej, to na ja Bo ja jako susem jestem. Ej, Jurka, zobacz na Discord, bo coś się otworzy niedługo. Moje nie, ja nie patrzę na teraz, bo i tak nie mam czasu. I'm Susi. I'm tam, Tomek. Stań tam i weź survivala. Ale no ja nie chcę zaczynać. Ja nie chcę zaczynać. Ja nie chcę zaczynać. Nie chcę zaczynać, jak co? No, chyba nikt, każdy mnie wyciszył. nie Nie, nie cię nikt. Ale i tak ja nie chcę zaczynać. To na trzeba przetestować to. Okej, okay. jeżeli... Okej, okay, więc na mnie i tak mam to w chuj. I tak mam to w chuj. Ale zrobię. Ale jeszcze nie zaczynamy. Trzeba jeszcze zrobić jedną specjalną komendę. To jest tylko test, czy działa, czy nie? No właśnie, to jest test, czy działa, ale musimy zjeść survivala. Ja muszę wziąć coś. To jest aspekt. Nie, Ej, ona jest. No tak. Zobaczcie. Kończysz? Jutro kończę o 14.30. A Jurka ty o której? Ale zobaczcie, ona jest Hero Nie ma tu Hero Zobaczcie. Nie ma tutaj Hero Ona jest. Hero Braine od no. teraz. Nie widzisz? Nie ma Herobrawna i koniec. Ale... wie, hmm. że ona jest Herobrainem. Tomek, zobacz. Czy nie widzisz, że ona jest Herobrainem? Aha, ale muszę i tak, że Aha, ale i tak jestem debilem, jest, bo nie zrozumiałem. Okej, okay, więc tak. Ja biorę jeszcze z strzały i zaraz zaczynamy. Okej, okay, ale to jest test tylko. Tak, to jest test. Więc powiem Ci, kiedy naprawdę się zaczyna? No jakieś skurwysyny mi Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie zaczę... Jeszcze nie zaczęliśmy. Dziwki zastrane atakują mnie. Coś takiego nagram. Dziwki zatrane. atakują mnie. Fantomy zjebane. Dziwki fantomy. Dlaczego no, jeszcze nie zaczynamy, okej? Okay? Na fantona. Wyjebać fantony. I tak ja muszę je zabić będę wymietrzem. Okej. Okay. Zrób po prostu Timeset Bay. Bo to w Okej. Okay. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie. Czemu? Poczekaj chwilę, Tomek, bo. Jest problem. Ale tak musiało się ich zabić. Jeszcze nie zaczynamy, pamiętaj. Wiesz o co chodzi w Green Light, Red Light? tak, proszę ściągnąć zbroję i ustawić się na linii startu. Okej, okay, to jest test czy nie? Tak, to jest test. Czy Tutaj jest linia startu, linia startu tu robię. To jest test, prawda? Czy działa? No ale ja, ja robię tylko teraz szybko linię startu. Nie można poza nią wyjść zanim się nie zacznie. Mam dużego render distance, więc powinienem móc Cię dostrzec. Proszę włączyć survivala. To jest test. Tak, to jest test. Przed miniąc startu proszę się ustawić. Więc tak. Zaczynamy. Green light! Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Green light! Jestem. Red light! Jesteś bezpieczny. A chcę coś zobaczyć tylko. Po co? Nie to cię zabije? Bo ja chcę zobaczyć... O, dobra! Czyli ten łuk jest dobrym wyborem. Czepam Cię. Okay. Ten łuk jest się dobry, ja Ci mówię. Okay. Jak chcesz przerwać Jak to... to... Jak mi się A... podoba... Macie ...podoba... ...ale kto za temu. możemy... ...możemy... Ja tu trochę będę przyszypał. Teraz będzie w sumie trochę szybciej też. Ale już. Teraz wezmę tylko baryłkę. Bo to wiesz, że Green Light i Red Light jest fajne. W jednym odcinku Tomka o sami też masara, właśnie, że I Pamiętajcie, że trzeba po pierwsze dobrze umontować te bloki, jak się to robi. Tomek, Tomek, Tomek, Tomek, Tomek, Tomek Będę y, najbardziej... Ten. To dawaj, ty mówisz, ty mówisz green light i red light, a ja wiesz co będę robił okay. <grym> ok, ty mów po prostu, nie możesz tego robić Okej okay. Jestem ochroniarzem czy nie Ty, poćmę dam ci nook Proszę tu i zlecałeś? I strzały. Weź sobie survival'a, bo strzały nie będą działać. Dawaj. Okay. To kiedy green light? Nie wiem jak się odpala green light. Ty musisz powiedzieć, ty musisz powiedzieć. Po prostu powiedz. Okay. Green light. Nie. Red light? Green light, red light. No i chyba już nie mogę się zastrzelić. No więc muszę iść na dół. I tak już przeszedłeś. Green light. Nie, nie. Je, jest, jest red light. Ona przeszła na red light. Ona, nie. ale. Ej, jest... hey, ale. Już nie, nie, więc y, jestem tam bezpieczna. Nie, nie, nie, nie, bezpieczna. Nie, nie, ale Ale jakby red light się ruszałaś. Nie, ale wtedy już była przecież kniha w z... po pierwsze, Michał miał skida, a to jest niedozwolone. Więc. Wygląda nie, tak... nie mam skida. Dobra, a teraz. Chcecie jakieś inne gry jeszcze porobić, Na przykład Berek. Berek, Berek, Berek. Ja mogę mieć. Może pan gra? Ta gra może być. Nie. Ale by zrobimy a, własnego i... dygrama. Chcecie zrobić własnego Michał. To było nie nieuczciwe, bo miałem speeder, a na przykład ja nie miałam, więc A ja chodziłem na F5! Ja chodziłem na F5 i to widziałem swoją twarz! Dobra, Creeper, my teraz będziemy robić surfa! Oddaję, oddaję, na Tylko patrzysz tylko na tek. I możesz przeciskać sobie e, właśnie jeden przycisk, sobie ciągle, żeby iść sobie, nie? Więc to dalej nic nie, nie wytłumacza, Michał. Dobra, kto mi pomaga zrobić berka? Ja. To jest taki berek z parkurami, że jedna osoba goni wszystkich i próbuje ich zabić na parkurze. Do tego będzie potrzebne to, bo to będzie naprawdę wysokie. Oczywiście ta osoba ma wiecie co? To tamek uważaj, ta osoba ma łuk, więc... I teraz się przemienił, jak chcecie, to możemy powrócić z serwerami miasta, gdzie są minigierki. Okej, okay, no to możemy powrócić. Powrót, I będzie, e, y, będzie jedyny miejsce, gdzie ludzie są bezpieczni, to będzie SK, dobra. Ten nie, trzeba gdzieś na dół. Ktoś spadnie na dół, przegrywa i musi wrócić się na sam dół. Okej, to ja Będzie na sam dół górę ja nie chcę tego. Ale nie, to będzie można skak... Tak, jak będzie napisane poziom drugi, to wtedy tam macie checkpointa, to Tu po prostu piszecie kill. I może ci się tam Zobaczymy jak teraz trzeba wie, co zrobić jeszcze. Chciamy tutaj, o tu. Tutaj pierwszy poziom będzie łatwy dosyć. To nie będzie taki typowy odcinek z MCP. To, to będzie odcinek z gry. Multigry. Właśnie będzie wyłączony będzie włączony na jakiś czas za właśnie jakoś tak 6 minut. Więc to? jeśli będziecie chcieli coś budować, to już będziecie musieli na sturku Okej, okay, to Julia ustawia timer. Tam jak szybko trzeba się pośpieszyć. Nie, nie, nie, nie muszę. Dlatego ja e, widzę na ja wygarze. Jest. O, jedna minuta już minęła na przykład. Kurde no! Ale my nie złożymy zrobić pierwszego poziomu do tej gry. Ty się że to nie jest takie łatwe. Okej, okay, na razie tak będzie. Teraz będzie coś innego może. Yy, dobra, bierz dużo lodu. Tak, bierz dużo takiego lodu i dużo tego. Jest dużo tego i dużo tego. Cobie, bierz? Tak. Ja dwie elektry, żebyśmy mogli latać. Żebyśmy mogli to budować. W sumie wezmę też zapasowe. Ja mówię, trzeba swoje pokoje też. Masz? Tomasz. O nie! Spad na dół! Weź na dole! Są. Yy. Zrobiłem dla Ciebie dwie elektry, Trzystaki taki fajerberek. Oj. Masz. A Ty bierz dużo budżowlańca. Yy. Płotki! Iron Barsy! Jest po prostu dużo tego, okej? Okay? Żebyśmy mieli, jak coś. Chceć zrobić y, własne domy? Jakby pokoje? Możecie zrobić w bazie własne pokoje albo w własne domy. Ale gdzie? Ale bo potem już nie będziesz... Ja nie... Ale to my budujemy, my budujemy. Jesteśmy kreatorami tego. Okej, okay, no, i, no i co z tym? Bo... Zrobimy pokoje później, okej? Okay? Ej, ej ty, ty, czy ktoś może sobie dać... No kto mi tu pisze? A dobra, mam barierki, y, okej. Okay. Teraz oczywiście mój ulubiony, moja ulubiona rzecz. sobie y, rzeczy z The survivala, jak będzie się y, budować na kreatywie. Bo to jest survival świat, panowie. Hmm. Tu powrócę z tym. Tu będzie taki odcinek, gdzie wszyscy po sami też masarają i i i będzie, i będzie i za jeden dzień będzie odcinek, o sami to XD i będzie odcinek o sami to też masarają za jeden dzień. Dobrze, pomóż mi, pomóż mi, bo tutaj jest trzeci na poziom drugi tak. i na tym poziomie trzeba będzie dużo skakać. Hmm się zabił, a już się nie da tego cofnąć. Bo on się zabił. A, bo my go wcześniej nie lubiliśmy. Bo, bo ty go nie lubiłeś, ale na że się nie cofnąć. No, będzie bardzo ciężki level. Julia, ile nam zostało czasu? Jak zaużymy zrobić. Pierwszy lewy to jest blok, Tomek. jak chcę mnie zgłosić. Czemu? Nie wiem, chyba za to, że się nie da tego naprawić, a już się tego nie da naprawić, prawda? Dobra, Tomek ma w bloka? bloka? Nie mam, a już się nie da. Mam... Eeeh, no, został odrodzony. Ma w komandy bloka. Dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Pan mój chce zrobić płytka, płytka, płytka. Zapomnijem jaki jest płytka to ważne szybko. Pyk, pyk, pyk, pyk. Najważniejsze jest to, żeby zrobić spawn pointa. Okej, ale jak im nie zgłosi, to co? To wygląda też zgłosicie, czy nie? Ale za kim jesteście, jakby Tima nie zgłosił? za mną czy za Timoe? Dyn, dyn. No i Ula, nie udawaj, susa. Nie, nie udaje. Udawałaś, susa, ale... Ale jakby bym nie zgłosił tobie... Nie udaje i nie udawam. Za, za mną, czy za Timoe? być była? Tomek, zobacz, level drugi. Ju chyba nikt, A nie? nikt mi nie Ja nie bym stanął za tobą. Dobra, drugi level i nie wiem jak zrobimy. A Jura, byś była za mną czy za timoę? Za mną czy za Timoę? Jura, ile czasu nam zostało, Boże Święty! A dalej. A jakby Ci nie zgłosił, to by co by było? To byś była za mną czy za Timoę? Bo nie wiem. Jakby Ci nie zgłosił, to by... byłaś za mną czy za Timoę? Za tym, za nie, za e, Tobą. za mm. Tylko nie rób mi teraz teraz tylko powiedz, jak powiedz nam się nam się tym, Koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu, koniec czasu. za szybko bierz tym, bloki tym, za tym, nie nie za tym, Dobra, dobra, dobra, dobra. Bierzemy survivala. Teraz będziemy musieli, wiesz, jak budować. O, kurma, kurma. Ja muszę i tak znowu demokracji. Nie mam lodu. No, Ale jak masz lud? I tak ja muszę przywrócić sobie życie. A jak ona mi zrobi nasurwiwala, to ja, to ja odchodzę z tego nigiery i powracam do domu. Jeśli za e, jeśli teraz nie zmienić sobie... E... Nie! Nie! Ale ja muszę sobie przywrócić HP, a jak mi tego nie dasz, to ja chyba powracam, bo i tak pochodni tam nie ma, no i straciłem pochodnie podziewka za mnie. Tak fuck fuck. No i czemu jest nos? Ej, robimy time set day. Ja nie. Kurwa. Dobra, dla nich nie chce time set day, więc idę, idę na... Idę na MCB? Dobra! Yy, jak chcecie, to możemy już przetestować pierwszy level. Tylko ja muszę zrobić spawn na pierwszym levelu. Ja teraz nie mogę, jakby to, bo robię nam korytarz. Nie tak jak wy y, robicie y, po prostu y, mini A y, pokoje są bardzo ważne. A ja idę na przygodę na MSNP. Ja będę testował na razie takie. najgorszej stronie będzie osoba, która będzie gonić i zabijać. No, kurde, no! PP, E. Najful. Nie robię tej mini gry. Bo to głupie. Idę zrobić coś złego. I to bardzo. Nie, nie masz. nie waż się. Mogę. Idę. Nie, mo nie można mnie powstrzymać na kreatywie, to będzie złamanie zasad. Lemon czydor. Lemon będzie kontra knife. Czy to powraca? Można... Nie wiem, chyba nie. No. Nie, nie ciekawy! Contra Zobiję tu je! Remontowy kontra naip jest. Ulałowała nie dała i po f**kie jebać, jeb jeb jeb jebie, jeb jeb jeb nie! Nie Albo Wygzą ja nie no. Naipu, w no bo nie można go budować w tyle miejscach! No nie budujemy bo w, w to, w byle miejscach! To jest złe! I złamała zasady! Security, Diolence! Nie, Michał złamał zasady. Ale stawiasz to w nowym miejscu! Tu się tego nie stawia! Próbuję Contra zniszczyć! A, Mój gram i serbia... na moim kanale, pierdol na Pierdol najfu! żywo. Pierdol najfu! Pierdol najfu! Dwa creepery jeszcze idą do tego. Dwa creepery. Chyba... Dobre, a, oddałeś mi ten dług epicki, mega dobry? Tak, ale gdzieś on tam jest. Nie wziąłeś nie go. No i... A może z zbieram... Weź go i mi nie mogę, Weź go i Nie mogę, bo patrzę jak ta wojna się dzieje. Ale to przynieś mi szybko. Pani Mama tu wejdzie, przynieś mi go. Jak, Jak mi się uda, to będę najbardziej legendarną osobą na świecie. Dobra, nie ma systemu antyfajerwerkowego. XD I, i tak się zniszczył ten łuk, bo i tak ty <mulity> go Zniszczę super świece, która utrzymuje ten blok. błąd z łukiem. Łuk został przez naifu. Będzie odliczanie. LEMONKOWY KONTRA NAIFU! I cię teraz zabiła. I cię teraz LEMONKOWY? I co się teraz skończy? To się skończy z banem? Czy... A nie możesz go otworzyć. To jest... Nie, sepia... o, na barierach. To nie nie jest, jest pięta brama glowstone'u Nie mogę jej zburzyć normalnym narzędziem to mam gdzieś tutaj spec... Dobra, muszę wziąć specjalną rzecz Specjalną rzecz, jedyną rzecz, którą można psuć glowstone Jumpscare ma Magiczną rzeczą Robimy zink Trzeba zniszczyć święty blok! Muszę go wziąć! Proch! Dajcie mi jego proch! Dajcie mi proch z tego bloku! Nie mam go! Muszę uciekać! Yeah. Uh. Just mi H.S. Minecraft P.P.S. Ania! Ej ej ej Pierdol! Ej Michał, to jest... Pierdo, Pierdol, pierdo. PIERDUMAJ FUT! Ej, będzie ta piosenka naprawdę na twoim kanale YouTube, czy niej nie będzie, tak? To... Będze. Okej. Okay. Mogę ja tylko go Dobra, potrzebuję prywatnej skrzynki, super prywatnej, do której nikt nie może zaglądać. Okej. Okay. Ta skrzynka jest w magazynie. Jeszcze muszę kilka na ciebie innych czeka. części, najbliżej. Jest jedna skrzynka specjalnie na Ciebie czeka. Tam, gdzie jest teraz mówi. Nie mam gdzie chować. I to chyba jedna skrzynka. Ta skrzynka rzeczy Michała nie mecz, stąd, wejrzeć do... Dobra, to jak naprawdę, to ja sobie to z tatą zrobię. Jest wielka... Nie mogę. Nie ma skrzynku dla mnie. Ja sobie własnym skrzynku robię. Wybieram z tego. Tu twoje Czemu twój żół zagra y, moją farmę? Error, error, error, error, error bo muszę wjesz na chwilę. X to... to... najpu wyszła z gry Knajpu I... z gry. Ale najpu no, jesteś! To wezmę obleczki specjalna specjalne. Naipu się chyba obraziła No Najpum! Daj tu si go tam chaosami, to trzeba Sara Kaj, tu lecę the game Light sus. <laughs> Ej, chyba bijam ich z kosami troszkę staraj. Idę na prem... Idę... Jak to to tutaj nie ruszaj tej temu, bo to jest to mojej temu. Tomek, zobacz co zrobimy z magicznym blokiem. On zrobił za wiele szkód naszym otoczeniu. To jest, ja mam teraz magiczny blok, patrz co z nim zrobimy, chodź. Co? Rozwalam, pokój z magicznym blokiem. Trzeba to zrobić. No się... ma... ja bo on zrobił już za yy, dużo kłopotów. Bo to, naj... bo to jest wina najku czy nie? Tak, trochę to wina najku. Zobacz, to magiczny pokój, trzeba szybko go wybuchnąć, zanim sprawi jeszcze więcej kłopotów. O nie! Utknąłem tu! Zobaczcie! Gdzie jesteś? Tutaj! Uciekłem! Zdążyłem uciec przed tym horrorem! Okay. Proszę, nie, nic proszę, nie! nie. Proszę, nie, nie! Szybko ratować magazyn! Ratuję, ratuję szybko! Trzeba... Trzeba spłonąć ten blok! Najpierw by na to nie pozwoliła, ale jej tu nie ma. To jest niebezpieczny blok! To wszystko u niego! Musimy go spalić! Chociaż to jest serwera blok. Tomek! Dostała. Została... Yy, zostało ostatnie słowo. Jak? Co robimy? Co robimy tym? Zobacz. Ja myślę, że musimy to spalić, żeby już nie, nie dawało więcej, szkód. Zobacz. Ale gdzie Zdepnie się do mnie. Patrz, tak, tutaj mamy jeszcze TNT. Wyjdź, I co? wyjdź, wyjdź. Co tu będzie? Będzie koniec SMP. To zakończy SMP. Aha, zakończenie SMP. Tak, to zrobi, że tego serwera już nie będzie. Pożegnajmy. Co się stanie z tym serwerem oraz MCP Dobra, Tomek, mam jedno serduszko. Weź weź survivala i zdejmij zbroję. Ale po co? Zrobimy coś, co musieliśmy zrobić od razu. Spalić się. Dawaj, chodź, chodź, chodź. Musimy ustać, tutaj, chodź do mnie, chodź do mnie. Musimy wszystko wyrzucić, co jest, wie, Dobra, to ja też zrobię. Wszystkie nasze ity, oj, serdecznie. Ale to z wszystko... z Będziemy pilnować, yy, będziemy żałować, że ten domek tak krótko był. Pożegnajmy nasze życie. Przez co się spisało? Przez najfu. Nie, nie przez najpu. Przez kogo? Ja jestem gotowy! Ja jeszcze nie, ale... A zbrojkę też mam wrócić. Wybudź wszystko! Zbrojkę też, to, to i to. I wchodzi do mnie. Okej, okay. a Naifu, Naifu chyba już zmarła. Ja tylko... Nie, Najfu nie będzie na tym serwerze, bo ten serwer nie wie. Najfu. Przepraszamy, że to zrobiliśmy, ale Nike. to jest inne rozwiązanie, więc... Najfu jest w niebie. A. Dobra, to Nike. Trzeba szybko wyłączyć serwer, zanim to przejdzie na Aternosa. Okej. Okay. Zakończenie... <głos> co się z tym MCB zaraz stanie? I co się stanie? Co się stanie z tym MCB? Nie będziemy usuwać serwera, nie usuwaj go sobie, po prostu wiesz. Zmienimy nazwę. To załatwi problem może. I tak nasze okay. osoby poległy. Już poległy. KONIEC Czy się jeszcze to nie kończy? Czy drugi sezon się rozpoczyna? Chyba drugi sezon Drugi sezon się rozpoczyna Ej, czy jest koniec tego? MSMP, czy się drugi sezon? Dzień, dwie, pięć Część, CZTERY TRZY DWA JEDEN Logo od śwież stromek! Idę jest nie! Mamy nowy świat! Pozbyliśmy po się tego! Sezon! Jej! Ficking World! Ficking Będzie sezon drugi tego jak sezon... Sezon drugi! Prawda. Poczynamy sezon drugi. Nie, Fiki World to jest zupełnie inny serwer. Okej, okay, już, już się te MP skończyło. Właśnie, nie będziemy mieli SMP, bo zagrożenie nam w życiu. Widzowie mogą wiedzieć co to będzie za serwer. To będzie twój własny serwer survival. Ten serwer, twój survival i kiwonig i co będzie nowe odświeżenie a co ze światem? Już został wygenerowany nowy okej, okay, już nie ma tych bojów i co to będzie za serwer? Poczekaj chwilę, bo jeszcze pisa to będzie nagrywane na YouTube'a, czy nie? tak, bo to będzie nasze nowe miasto będzie to będzie drugi sezon, drugi sezon, to będzie drugi sezon. Dobra, kończę ten odcinek, Minecraft Best Friends się zakończyło, Wrócenie Minecraft Miasto. Piękny moment, sezon pierwszy, event, startujemy! Pegasus już nie Ale oczywiście nie potrzebuje, potrzebuje też kodu. A serwer Pegasus? Kod naszego serwera to będzie 09862. Okej, okay, serwer Pegasus nie powróci, czy powróci Pegasus? Usuwamy 09862, to jest kod serwera. 09... Okay. Y Dobra, ja wyłączam stronę, ty jeszcze zostaw sobie Aternosa. Okay. Y we wejdź na gracze i będziesz musiał dać opa. Okay. My my opa. Ale szkoda, że zakończyliśmy SMP. Jula jest tych, czy tu nie ma? Ej, Jula zniknęła. Nikt nie ma opa, bo jest reset serwera. Reset serwera, dostań do kształego. Zresetuj serwer, do No czemu? Oni mają opa, że No Nie, on bójdę. Poczekaj chwilę, bo mi się jeszcze uruchamia serwer. Tomek, Ty musisz chyba uruchomić serwer. Wy, wy, wyłącz uruchamianie i włącz. Okej, tak się zaraz uruchomi. Zrób to. Wiesz, zaraz uruchomi serwer. Wiesz o tym. Ale nie usuwaj tego serwera piki, łowu. Dobra, Tomek, musisz wyłączyć włączanie i włączyć. Добро пожаловать yeah, и Бенгерс. Был... <рюхи>